Okay. Jak bardzo, bardzo zależy Czy coś się zmieni? Odpowiedz mi Romek nadziei podarł mi do pod Ciebie, choć daleko ma Biegnę do ciebie kuszane komą, bo ty nie dajesz mi... Do...